Polska Akademia Dostępności prezentuje standardowa instalacja platformy WordPress oraz instalowanie skórek na potrzeby własnego serwisu internetowego. Aby pobrać pakiet instalacyjny, musimy wejść na stronę internetową portalu WordPress. Na łamach serwisu znajdą Państwo dodatkowe informacje dotyczące instalacji, dostępnych wtyczek i skórek. Klikamy przycisk Wybierz WordPressa, aby pobrać pakiet instalacyjny platformy. Pobrany pakiet należy rozpakować na dysku twardym komputera. Uzyskując niezbędne informacje od dostawcy hostingu, czyli dane potrzebne do zalogowania się do serwera FTP, musimy przenieść pliki na serwer. Możemy skorzystać z darmowego programu FileZilla Client. Po uruchomieniu programu w panel logowania należy wpisać odpowiednie dane. Adres serwera, nazwę użytkownika, hasło, numer portu, jeśli jest inny niż domyślny. Następnie klikamy na przycisk Szybkie łączenie. Poniżej panelu logowania mamy okno, gdzie program wyświetla nam status wykonywanych przez niego operacji. Pod oknem ekran podzielony jest na dwie części. Lewa to widok katalogów i plików, jakie są na dysku twardym naszego komputera. Po prawej widok plików, jakie są lub będą przeniesione na serwer. Pakiet instalacyjny możemy przenieść jako poszczególne pliki i katalogi, bądź też w jednym, rozpakowanym katalogu. Zaznaczamy więc nasz katalog. Metodą Chwyć i Upuść możemy przerzucić go z lewej części ekranu na prawą lub prawym przyciskiem myszki otworzyć okno kontekstowe i wybrać opcję Wyślij. Gdy pliki zostaną już przeniesione na serwer, możemy przejść do przeglądarki internetowej. Po uzyskaniu niezbędnych informacji od dostawcy hostingu, potrzebnych do zalogowania się do bazy danych, możemy rozpocząć proces instalacji platformy WordPress. W zależności od sposobu, w jaki przenieśliśmy pliki na serwer, w katalogu bądź osobno wpisujemy odpowiednio adres www naszej domeny. W naszym przypadku do adresu należy dopisać wartość ukośnik WordPress. Wyświetli się strona informacyjna, klikamy na przycisk Zaczynajmy. Na stronie instalacyjnej musimy w odpowiednich polach wpisać uzyskane dane. Nazwę bazy danych, nazwę użytkownika, hasło, adres bazy danych. Pamiętajmy, aby po adresie wpisać numer portu, jeśli jest inny niż domyślny 3306. Po znaku dwukropek wpisujemy ten podany przez właściciela serwera. Kolejne pole to prefix. Możemy do istniejącego dodać dodatkowy, nasz własny, Następnie klikamy na przycisk Wyślij. Jeśli wprowadziliśmy dane poprawnie, wyświetli się okno informacyjne. Aby rozpocząć dalszy proces instalacji, klikamy na Uruchom instalację. W oknie Wymagane informacje wpisujemy kolejno. Nazwę naszej witryny, login do panelu administracyjnego. Hasło do panelu jest podane. Można je wykorzystać lub wprowadzić własne. Następnie podajemy adres e-mail i klikamy na Zainstaluj WordPressa. Jeśli wprowadziliśmy nasze dane prawidłowo, wyświetli się komunikat o poprawnej instalacji. Teraz możemy zalogować się do panelu administracyjnego, wykorzystując dane, jakie podaliśmy podczas instalacji platformy. Tak prezentuje się nasz świeżo zainstalowany serwis w oparciu o platformę Wordpress. Serwis nie posiada jeszcze żadnych zainstalowanych wtyczek oraz skórek. W panelu administracyjnym w zakładce Wygląd mamy domyślnie zainstalowane dwie skórki. Nie spełniają one jednak wymagań dotyczących dostępności, musimy więc zainstalować inne. Wejdź na stronę Polskiej Akademii Dostępności, gdzie w zakładce Wzorcownia – Projekty dla administracji publicznej znajdziesz skórki do WordPressa. Wybierz te, które Cię interesują, następnie rozpakuj je na dysku komputera. Wróćmy do programu FileZilla Client. Po prawej stronie ekranu, gdzie prezentowane są pliki aktualnie znajdujące się na serwerze, odnajdujemy katalog wp -Content. Następnie wchodzimy do katalogu Themes. Teraz wybrane przez nas skórki przenosimy do tego katalogu, jak poprzednio. Katalogi możemy przenieść metodą Chwyć i upuść lub prawym przyciskiem myszki otwieramy okno kontekstowe i wybieramy opcję Wyślij. Wróćmy do przeglądarki internetowej. W panelu administracyjnym w zakładce Wygląd powinny już znajdować się zainstalowane przez nas skórki z Polskiej Akademii Dostępności. Wybieramy tą, która najbardziej nas interesuje. Klikamy na przycisk Włącz. W górnym lewym rogu, pierwszy zrzut ekranu, będziemy widzieć podgląd naszego serwisu z uruchomioną już skórką. Przejdźmy na naszą stronę główną. Tak prezentuje się nasz serwis z zainstalowaną przykładową skórką z Polskiej Akademii Dostępności, spełniającą wymogi standardu dostępności. Obecnie serwis jest pusty, bez żadnej treści. Możemy już rozpocząć prace redaktorskie. Zapraszamy do Polskiej Akademii Dostępności. Polska Akademia Dostępności – projekt realizowany przez Fundację Widzialni, dofinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego – działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów.